Cześć, tu Mateusz Zaforę Polska, w dzisiejszym odcinku powiemy sobie, czym są stacje ładowania AC. Zapraszamy! Stacje ładowania pojazdów AC to wolniejsza alternatywa w stosunku do stacji szybkiego ładowania, ale nie do końca oznacza to, że, że zupełnie wolna. Moc, którą ładujemy samochód z tradycyjnego gniazdka, to 2,3 kW. Te stacje, które stoją obok mnie, mają moce do 22 kW. Tutaj mamy stację naścienną, dedykowaną dla użytku domowego. Tutaj mamy stację wolnostojącą. Jak Państwo widzicie, ona ma Możliwość ładowania na dwie strony, równoczesną możliwość ładowania dwóch samochodów, co nie wyklucza jej jako jednostki biznesowej. Ona może spełniać się doskonale w hotelach, w gospodarstwach w turystycznych. Czas ładowania samochodu w tym przypadku wynosić będzie np. 40 kWh baterii, około 2 godzin.